Zacieniuj 109%. Przypomnijmy. 109% oznacza 109 na 100 albo spośród 100. A to się równa 109. Na tym razem napiszmy liczbowo, ponieważ centum. To po łacinie 100, czyli 109% oznacza dosłownie 109 na 100. 100 na 100 oznaczałoby całość, a tu mamy więcej niż całość, 109 na 100. Można to zapisać jako ułamek. To jest to samo co 109 setnych, 109 dzielone przez 100. Zacieniujemy te 109%. Tu mamy jedną całość. Ten duży kwadrat to całość. Jest taki sam jak w poprzednim odcinku. Ma wymiary 10 na 10, więc składa się ze 100 kwadracików. Jak zacieniować 109 spośród tych 100 kwadracików? Zacieniuję najpierw 100 kwadracików jakimś nowym kolorem. Zamazuję wszystkie kwadraciki tego dużego kwadratu. Zamazana część to 100% 100 na 100 części. 100 spośród 100 kwadracików. Chyba nie muszę już tego powtarzać. 100 na 100 to po prostu wszystko, po prostu całość. Widać, że zamazany jest cały duży kwadrat. Zadanie wymaga zacieniowania 109%. Więc oprócz tych 100% musimy zamazać jeszcze 9. Zróbmy to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta zamazana część to 9% całości. To 9% dużego kwadratu, a to 100% dużego kwadratu. Jeśli zsumujemy tę całość oraz ten zacieniowany fragment, uzyskamy 109% dużego kwadratu. Mam nadzieję, że rozumiecie.